Así zobaczymy wilka, razy kilka Chyba mają ochotę na jakąś bułeczkę Proszę spać Czas jest Gosia mówi, że też jej się chce spać Ale ma rogi, no. no zobacz no. On chyba musi z jednej strony ciała je One mu się układają, bo tam na tym yy, boku śpi. No Albo one mu niedługo odpadną. Co one nie odpadają? To nie jest porożec, to chyba są rogi. Rogi nie odpadają. To jest trochę niewygodne, nie? Te rogi. Tam jakoś kątko Kończyliśmy oglądanie